po prostu mieć z Tobą piękny czas, gdzie się zjednacie w tej energii męsko-damskiej, czyli tutaj taka jedność, też harmonia w dawaniu i braniu, dzielić się ze sobą, wspierać się, pomagać sobie, takie coś, to jest bardzo ważne i też... Tutaj jest Cesarz. Cesarz to jakaś osoba, taka autorytet, bardzo silna władcza. Władcza, która no, ma charakter władczy, chce kontrolować sytuację, chce chce tutaj mieć wszystko pod swoją ręką.